a tutaj witają w distillery visitor center także trafiłem do Glen Carriog visitor center w środku jest mały sklepik gdzie można sobie kupić jakąś whisky I jeszcze raz rzut oka na końcówkę King Street Budynki destylarii I tam na pewno będę musiał podjąć jakąś decyzję co do zakupu whisky I jakieś autko jadące sobie z naprzeciwka